Jestem teraz na etacie w korpo IT i czuję takie więzy, które chciałabym rozplątać. Okay. Zdecydowanie cenię sobie, cenię sobie niezależność, a flipy wiem, że mi na to pozwolą. Business Rider Za kierownicą Daniel Sibiec Na miejscu pasażera jego gość interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć! Moim dzisiejszym gościem jest Diana Czarnecka. Diana jest osobą, która wygrała bitwę o milion. Mój program, który stworzyłem i jesteśmy świeżo po finale. Powiedz mi Diana, jakie emocje po wczorajszym finale? O, no szczerze mówiąc nawet nie spodziewałam się po sobie, że Będę aż tak rozemocjonowana. E, długo się broniłam przed e, jakimikolwiek emocjami, hmm. ale jeżeli jest się w tej bitwie, to naprawdę nie da się tego opisać. Jak silne emocje człowiekiem hmm. szarpią. Okej, okay, powiedz mi, um, czego się spodziewałaś, biorąc udział w tym programie jakby, i a... Co, co się okazało, potwierdziło w swoich oczekiwaniach, a, a co było inaczej? Tak, szczerze mówiąc oczekiwałam na początku, myślałam, że to będzie wyglądało tak, że będziemy mieli takie suche fakty na temat nieruchomości, następnie po tym będziemy musieli wypełniać jakieś zadania. Hmm. Bardzo się zaskoczyłam, zaskoczyłam się pozytywnie. To był naprawdę roller coaster. jazda bez trzymanki. Zadania, które po pierwsze były bardzo ciekawe, po drugie, też każde zadań e, zdecydowanie coś wnosiło, zmieniało e, nasz tok myślenia i pokazywało w dużej mierze też nasze słabości i można było to dzięki temu poprawić. Mhm. A czego się e, jakby dowiedziałaś o sobie w tym programie? Jakby odkryłaś trochę siebie, jakby zaczęłaś siebie trochę inna, jako inną osobę? E, zdecydowanie ten program dał mi po prostu wiatr w, skrzyd w skrzydła. E, poczułam, że mogę dużo zrobić. Zobaczyłam też jak wiele jeszcze pracy przede mną, to też na pewno mi pokazało, ale dało ta... mi porządnego, motywującego kopniaka do działania. Mhm, super. A powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że się zgłosiłeś do tego programu? Bo zgłosiło się 600 osób i jakby jak długo mnie obserwujesz i w ogóle skąd się tu wziąłeś? Wzięłam się tutaj w dużej mierze dzięki mojej młodszej siostrze. Mhm. To ona obserwuje Cię już od dłuższego czasu. Ona mi pokazała Twój kanał, Twoje filmy i stwierdziła, mówię kurde, zgłaszam się, bo Przekonało mnie to, co mówiłeś, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, uwierzyć w siebie i nie ma rzeczy niemożliwych. Mhm. A wcześniej myślałaś o nieruchomościach, bo ty jesteś z całkowicie innej branży. Jesteś e... w branży IT. Tak, jestem z branży IT i nie podchodziłam wcześniej do nieruchomości, nie próbowałam się z nimi zapoznawać, ale oglądając twoje filmy mhm. i spotkając się z tematem flipu, mhm. to mnie tak zaintrygowało. Sposób, w jaki, w jaki przekazujesz te informacje i jakimi faktami po prostu operujesz, że to się naprawdę, to się naprawdę udaje. Tak, to się udaje i wcale wiele nie trzeba, trzeba trochę wiedzy na pewno, ale też i ciężkiej pracy. A powiedz mi, kto był twoim faworytem? Moim faworytem i jednocześnie największym konkurentem mhm. uważam, że był Piotr. Ale przez cały, cały program, czy tylko na końcu, kiedy byliście w finale? Ja po drugim odcinku stwierdziłam, że z Petrem, jeżeli będzie dochodzić do rywalizacji między nami, to, to będzie mocny przeciwnik. Mhm. Uważam go za dobrego i kompetent, kompetentnego przeciwnika. Mhm. A powiedz mi, które zadanie było dla Ciebie najłatwiejsze, a które najtrudniejsze? Najłatwiejsze do wykonania w taki czysto fizyczny sposób, to było pierwsze zadanie sprzedażowe. Jednak jeżeli chodzi już o podejście merytoryczne do tego zadania, to okazało się, jak bardzo mylne było, było nasze myślenie. Najtrudniejszym zadaniem dla mnie było zadanie finałowe. W tak krótkim czasie przeprowadzenie dokładnych szacunków, obliczeń, władnięcie na pomysł, no to wymagało naprawdę wzniesienia się na wyżyny intelektualne. Mm -hmm. Business Rider. Okej, okay, a które Ci poszło najlepiej, jak uważasz? Które zadanie poszło mi najlepiej? Hmm. Ciężko, ciężko stwierdzić, że mówiąc nie wiem, które było oceniane najlepiej. Wiesz co, ja tak patrzyłem tam z innej perspektywy, to najlepiej poszło Ci zadanie z układem mieszkań. Jakby ze wszystkich osób. Tak, oczywiście popełniłaś błędy tak i, i to ciężko ich nie popełnić, ale jakby ten układ twój był naj, naj, najlepszy, najlepiej to zrobiłeś. Tak, jakby I mimo tego, że byłaś pierwsza i nie widziałaś co tam się dzieje, jak to działa. Mhm. Także naprawdę to, to ci wyszło najlepiej ze wszystkich. I mimo tego, że zrobiłaś łazienkę na środku, to, to jednak jakby ten układ był, był naprawdę w porządku. Powiedz mi tak, wygrałaś moje szkolenie, wygrałaś mój mentoring i wygrałaś Dostęp do, do Funduszu Siwic Capital do kwoty miliona złotych. Teraz jak zamierzasz to wykorzystać? E, przede wszystkim zacznę od wiedzy, bo hmm. cały ten program pokazał, że jednak fundamentem jest wiedza hmm. do wszelkich działań. E, więc zacznę od szkolenia, następnie jeżeli będę już miała tą wiedzę, ruszę na rynek nieruchomości z, hmm. z szukania swojego pierwszego flipa. I zamierzasz to robić w Warszawie, czy, czy tam gdzie mieszkasz? Tak, uważam, że rynek warszawski jest rynkiem, który pozwala na dużą rotację, mhm. mieszkania tam naprawdę w szybkim tempie się sprzedają, mhm. więc myślę, że tam będę szukać jakiejś perełki. Okej, okay, a myślałeś już o jakiejś dzielnicy, czy, czy dopiero jeszcze się wahasz? Jeszcze się waham, na pewno widzę jak rozwija się targówek. No i też oczywiście Praga mhm. ponieważ te dzielnice najbardziej na obrzeżach Warszawy są to raczej dzielnice deweloperskie z nowym budownictwem, mhm. więc tam bym, tam bym nie szukała flipa. Okej. Okay. A zamierzasz jakby przejść z flipów na, żeby to był twój główny dochód i główny biznes, czy, czy raczej chcesz to robić na razie dodatkowo? Zdecydowanie, finalnie chcę, żeby to, był, mhm. to było moje główne zajęcie. Mhm. Jestem teraz na etacie w Corpo IT mhm. i czuję takie więzy, które chciałabym rozplątać. Okej. Okay. Zdecydowanie cenię sobie, cenię sobie niezależność, a flipy wiem, że mi na to pozwolą. A powiedz taką rzecz najważniejszą, którą nauczyłaś się w będącym programie, to taką lekcję życiową, którą wyciągnęłaś dla siebie, to? Zdecydowanie to jak ważnym elementem biznesu jest to z kim się go robi, mhm. jest zaufanie mhm. i bycie osobą wiarygodną, godną zaufania. Myślę, że to jest taka bardzo ważna cecha w biznesie, żeby być wiarygodnym. Mhm. Tak, to, to, to było ważne widać, bo, że w ogóle w całym tym programie jakby yy, walczyłaś, żeby wygrać, ale też i, i widać było duże wsparcie, którym obdarowałaś innych uczestników i grałaś też na nich, także to, to, to było bardzo fajne i mi się to, to bardzo podobało, mimo tego, że też walczyłaś o siebie, o, o swoje życie i, i, i o, o, o wygraną, tak? Tak, uważam, że dało się to połączyć i kocham rywalizację, jest dla mnie bardzo ważna, ale na uczciwych zasadach. Okej, okay, no właśnie, bo Ty zajmujesz, jakby, uprawiasz sporty walki, powiedz coś o tym więcej, bo gdzieś tam mi to e, przemknęło, natomiast jakby tak szczegółowo, nie wiem, to, to, to co robisz oprócz tego, że pracujesz w korpo? Oprócz tego, że pracuję w korpo, trenuję mieszane sztuki walki, mhm. jest to moja pasja, e, robię to od paru ładnych lat, e, a co prawda amatorsko, bo za późno zaczęłam. Mhm. No ale tak, to jest taka, to jest taka moja nisza, którą, mhm. którą nie uwielbiam. Dobrze mi się wydaje, że każdy z uczestników finału, każdy z finalistów coś ćwiczy? jakieś sztuki tak. walki? Tak, tak. To znaczy ja i Piotr mhm. trenujemy sztuki walki, mhm. ja, ja mieszane, Piotr natomiast kickboxing bodajże. A, a, Patryk? a Patryk, Patryk trenuje dyscyplinę e, taką mocno atletyczną, ale wymagającą bardzo dużej siły fizycznej, ponieważ jest to sport związany z pracą cały czas nad, własnym, nad własną masą ciała. Okay, super. No, czyli ewidentnie zostali w finale wojownicy. Coś w tym jest. Tak. Coś w tym jest, że, że jednak... Ta kwestia sportu mocno, mocno kształtuje charakter, mhm. tak jestem tego zdania. Mi na przykład bardzo dużo to dało, nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale też ukształtowało mnie to w jakiś sposób psychicznie. Business Rider. A powiedz, co by zmieniła teraz, jakby, co, co by to miała inaczej w programie? Jakby? No na pewno po tym, jak pokazaliście, jakie błędy popełnialiśmy. Na pewno zadanie w Kozłówce z więzami rodzinnymi, to mi bardzo dużo pokazało, jak bardzo łatwo weszliśmy w waszą pułapkę, którą, którą zostawiliście. To na pewno, na pewno to bym zmieniła. I też finałowe zadanie. Nie ukrywam, że trochę sama się zawiodłam, za bardzo zaufałam doświadczeniu e, kogoś znajomego, a nie przeanalizowałam tego, tylko już postawiłam za czy czyjąś A co byś powiedziała osobom, które chciałyby się zgłosić do kolejnej edycji jeżeli ona powstanie, a chodzi mi to po głowie, mm -hmm. e, bitwa milion, co byś jakby powiedziała, no, jakby poleciłabyś? Czy... Jeżeli tylko macie okazję, to walczcie, żeby się tutaj dostać, bo a... naprawdę zmienia to Totalnie światopogląd, zmienia myślenie i oprócz tego to jest mega przeżycie. Mm -hmm. Bo Diana, tak jak mówiłem na początku, dostaje moje warsztaty, dostaje mój mentoring, ale też i wsparcie Funduszu Siwis Kapital. No i ja czekam, teraz muszę Cię wyszkolić, muszę Ci pomóc z moim mentoringu no i idziemy na zakupy, tak? wbijamy na Warszawę i będziemy kupować tam mieszkania. Fajnie, naprawdę, czekam na, na, na ciebie, aż będziesz gotowa, i myślę, że za jakieś dwa miesiące będziemy mogli realnie zacząć działać. Tak? Bo mamy dzisiaj lipiec, a na szkolenie pewnie w ciągu miesiąca, czy po dwóch przyjedziesz tak. i, i działamy. Nie mogę się doczekać, tak. naprawdę. Tak. Dało mi to kopa mobilizacyjnego, mhm. jest, jest super. Super. Diana, tak takim razie Ci dziękuję bardzo, że, że, że byłaś w programie i że walczyłaś e, i za to, że testuję, jakby powiedziałaś, w e, Business Riderze i Dianę pokażemy Wam jeszcze e, w jakiejś realizacji e, po, Pokażemy mieszkanie, które kupiła, pokażemy może, które nie kupiła, jak sobie poradziła, jakby, bo dzisiaj no, nie, nie ma zbyt wiele wie, wie wiedzy o niej robocie, to nie nieruchomości, się, bo nie wiesz nic, prawda? Dokładnie. Natomiast ja wiem, że zrobię z ciebie fliperkę i, i, i dasz sobie radę w tym biznesie, bo pokazałaś swoją determinację i siłę walki, a to jest ważniejsze, bo to jest najlepszy start, naprawdę, tak że chce się walczyć i, i już wiedzę można zdobyć Pieniądze można zdobyć, ale no, do, to siłę walki trzeba mieć. Także dzięki wielkie. Dziękuję bardzo Danielu za wszystko. Piąteczka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej. Dziękuję